A gdy byłem na futlapkiem, o i wtedy to było, nigdy się nie uczyłem, ale każdą klasę zawsze przechodziłem, wiele razy się upiłem, lecz od alkoholu nigdy się nie uzależniłem. Przy telefonie dużo nie spędziłem Więcej na festiwalach się wybawiłem W ciepłe letnie dni zawsze wychodziłem Nigdy wtedy w domu nie kisiłem się Zgodowe paliłem czarne koszulki od zawsze nosiłem filmy w 3GP przez podczerwień wysyłałem na Playstation zawsze w klasza pogrywałem żyj wspomnienia Kiedyś było lepiej Żyj wspomnieniami Minionych chwil już więcej nie dostaniesz Kiedyś było lepiej Kiedyś było lepiej Yay!